Witajcie w pierwszej odsłonie cyklu nowości wydawnicze w Bibliotece. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie grom na konsolę. Zacznę może od tego, iż w Polsce obowiązuje system klasyfikacji gier PEGI, który mówi nam, ile dana osoba może mieć lat, aby skorzystać z danej gry. I tak, mamy od 3 lat od 7 12. 16 i 18. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy. System klasyfikacji to jest tylko sugestia i zalecenie. Więc jeśli ktoś czuje się na siłach, aby skorzystać z gry z wyższej grupy wiekowej, proszę bardzo jak najbardziej. Zaczniemy od gier dla najmłodszych czytelników, czyli moja znajoma Peppa Pig. Świnki Pepy nikomu przedstawiać nie trzeba. To postać znana dzieciom i rodzicom z serii bajek. W bibliotece mamy mnóstwo książek ze świnką w roli głównej. I tak, możemy poznawać razem z nią liczby, słowa, czy nawet korzystać z całej serii Poznajmy się, Moja rodzina i przyjaciele, Moje podróże. Mamy również książki, gdzie dodatkiem są filmy jako uzupełnienie danego tytułu i Bańki mydlane, czy wyprawa na księżyc. Ale wróćmy do samej gry moja znajoma Peppa. Pig. Na początku gry tworzymy własną postać. Wybieramy sobie rodzaj zwierzaka, kolor ubranka, czy dodatkowe akcesoria. Edytor jest bardzo prosty i myślę, że każde dziecko stworzy swoją wymarzoną kombinację. Jeśli chodzi o sterowanie postacią, to w prawo, w lewo, a większość czynności wykonujemy jednym przyciskiem. Dla dorosłych gra oczywiście nie jest żadnym wyzwaniem, ale pamiętajmy, że jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i z myślą o nich. Gra oczywiście nie jest spektakularnie długa, ale nie oszukujmy się, mały czytelnik potrafi wiele razy obejrzeć jedną i tą samą bajkę i jeszcze nie będzie miał dość. Myślę, że moja znajoma świnka Pepa będzie nie lada atrakcją i wyzwaniem dla młodego czytelnika. Teraz przejdźmy do kolejnej gry. Si Patrol Miasto przygód Wzywa to kolejna odsłona przygód dzielnych szczeniaków. W samej grze Psi Patrol nie otrzymujemy jednak przygód znanych z filmu, czyli nie przeniesiono fabuły filmu, zmieniają się miejsca i nakreślone problemy. Ekipa zabiera nas do miasta przygód, którego mieszkańcy potrzebują pomocy w najróżniejszych przypadkach. Gdy jezioro jest w pobliskim parku zanieczyszczone, gdy trzeba pozbyć się śmieci lub konieczne jest szybkie ugaszenie pożaru. Sprytny chłopiec wraz ze swoim Zespołem nie ustaje w ratowaniu nowej metropolii z opresji. Poziom trudności oczywiście został dostosowany nawet dla najmłodszych. Kolejną nowością w bibliotece jest gra Smurfy misja Złoliść. Nie jest gra może skomplikowana. Las został zatruty przez tajemniczą roślinę, czyli tytułowy Złoliść. Ten nie tylko niszczy okoliczny ekosystem, ale także więzi Smurfy w złopułapkach. W celu zmniejszenia skutków rozprzestrzeniania się rośliny pracuj opracował Smurfizator. Smurf z każdą kolejną misją zwiększa jego zastosowanie, dzięki czemu rozgrywka staje się coraz bardziej różnorodna. Oczywiście w całą intrygę wmieszany jest paskudny gar Gargamel, ale jego roli zdradzać nie będę. Kampania powinna nam zająć około 6 godzin. Gra ma dostępne 3 poziomy trudności. Historia podzielona również została na pięć rozdziałów, podczas których sterujemy czterema smerfami. Osiłkiem, ważniakiem, łasuchem oraz smerfetką. Podczas każdego z nich zmieniamy lokacje, zaczynając od smerfowej wioski, a kończąc na domu Gargamela. A teraz coś dla fanów piłki nożnej, czyli gra FIFA 22. Króluje od 1993 roku i teraz prezentujemy jej 22 odsłonę. To tu spełniamy swoje marzenia o byciu menadżerem lub piłkarzem. Tworzymy swój własny klub, projektujemy stroje, stadion, decydujemy, czy chcemy od razu rywalizować z elitą, czy też piąć się w górę po kolejnych szczeblach ligowych. W grze mamy ponad 17 tysięcy piłkarzy z przeszło 700 zespołów z ponad 30 lig. FIFA to jedyna gra, w której możemy rozgrywać mecze UEFA, Champions League, Premier League, czy może Bundesliga. Pokrótce, naszym zadaniem, jak zwykle, jest wygrywanie meczów, turniejów i całych sezonów w trybie kariery i pojedynków wieloosobowych. I taka mała dygresja. To nie jest gra tylko dla panów. Wszystkie gry dostępne są w Mediatece. W każdej chwili możesz przyjść i spróbować się w wirtualnym świecie. A jeśli znacie jakieś ciekawe tytuły, proszę, prześlijcie propozycje do nas na adres: groomadzeniemaupa.wbp.pl. Do zobaczenia w bibliotece. I miłej zabawy.